Witam Was serdecznie, ja jestem Serit. Chciałbym Was powiadomić o nowym kanale, jakim jest Serit Mash Nima. Jak sama nazwa mówi, będzie na kanale Mash oraz moje gry, które stworzyłem, programy i, i tym podobne. Macie kilka powodów, dlaczego opuściłem ten kanał. Właściwie nie opuściłem, bo będą na nim następne materiały, ale w mniejszej ilości, na pewno, by o, o wiele większym odstępie czasowym. Powód pierwszy jest taki, że wyświetlenia maleją i algorytm. Kategorytm nie jest dobrą rzeczą, dla takich twórców jak ja Publikuję filmy po dwóch tygodniach, trzech, a czasami nawet po, yy, no, po tygodniu można rzec, ale na pewno nie, że po pół roku <śmiech> Po czterech miesiącach <śmiech> Kumaci wiedzą o kogo mi chodzi Zresztą pozdrawiam Na nowym kanale będą moje produkcje, próby robienia modów do gier, samych gier, programów E, muzyka własna, nie rap, e, tylko instrumentalna, typu ambient i tak dalej. Również testy wirusów komputerowych na maszynie wirtualnej, ale do tego będziecie musieli trochę poczekać. Powodów, a powody dlaczego wyświetlenia znikły i dlaczego właściwie e, połowa filmów na kanale jest niepubliczna, lub prywatna macie, wy odpowiedzi na opisie. W opisie. Pozdrawiam, Grataka, Hishiro, Vampira i Strośnika Pasiek i Yo.